mówi do nas Jezus, święto apostoła Macieja. Wielu uczniów Chrystusa jest dumnych z faktu, jak wiele czasu poświęcają na modlitwę, chodzenie do kościoła i inne praktyki pobożnościowe. Traktują je jako własną zasługę, która miałaby wyjednać im przychylność u Stwórcy. Pobożność prawdziwa, niezafałszowana, nie liczy na jakieś własne korzyści, ale wypływa z miłości. Zostałem ukochany przez Boga i szukam sposobności, jak wyrazić własnym życiem miłość wobec Niego. To Bóg nie wybrał, zanim ja wybrałem Jego. Wybór, jakim Bóg obdarza ludzi, nie jest w niczym podobny do wyborów, jakimi my sami kierujemy się w życiu. Kiedy idziemy do sklepu, aby zrobić zakupy, również dokonujemy wyborów. Kierujemy się wyglądem, smakiem, jakością towaru, jego wartością i rynkową ceną. Nasza wartość nie zależy jednak ani od naszego wyglądu, zdolności, zachowania, nawyków czy postępowania. Sami z siebie niewiele znaczymy. Patrząc z perspektywy wieczności lub w skali wszechświata, jesteśmy tylko pyłkiem, epizodem, o którym za chwilę nikt nie będzie miał prawa pamiętać. Jednak w oczach Bożych mamy ogromną wartość. On nabył nas za najwyższą cenę, za cenę swojej krwi.